Pokemony. Każdy zna Pokémony. Każdy widział Pokémony. Nawet jak był to tylko odcinek, nawet jak nie był oglądany z własnej woli. Wątpię, aby ten film włączyła osoba, która nie zna Asha, Pikachu, i przynajmniej kilku z jego przyjaciół. Pokémony to tak duży fenomen, że najzwyklejsze istnienie w tym świecie gwarantuje napotkanie się na tą wielką serię, którą większość osób, przynajmniej w Polsce, kojarzy poprzez właśnie anime, mimo że ta początkowo zaczęła swój żywot jako gra. Nie winie jednak ludzi, którzy na słowo Pokémon myślą anime. O wiele łatwiej było przypadkowo znaleźć tę w telewizji niż grę od nieistniejącego w Polsce. Chciałbym jednak zmienić zakres o jakim anime możecie myśleć. Pokémony istnieją od ponad 25 lat i w tym czasie powstało mnóstwo innych animacji wartych uwagi poza tysiącem odcinków Przekotasza. Dlatego dziś przedstawię wam kilka innych świetnych anime Pokémon, o których istnieniu nigdy mogliście nie słyszeć. Jeżeli brzmi to ciekawie, to polecam obejrzeć ten materiał do samego końca, bo mam coś specjalnie dla was. Ja, Alej, mam ze sobą sporo Pokemonowego doświadczenia. Grałem w każdą grę z głównej serii i mogę wam z czystym sumieniem powiedzieć: Pokémon Swordy Shield były rozczarowujące. Co tylko jeszcze bardziej sprawia, że chcę wam polecić Pokémon Twilight Wings. Twilight Wings to seria siedmiu shortów pokazujących życie trenerów w regionie Galar. Pokemon Journeys przybrał inną formę od poprzednich sezonów przygód Asha, co sprawia, że sporo postaci wprowadzonych w grach nie dostaje dużej ilości, czy czasami też żadnego czasu antenowego. Te shorty są to w stanie częściowo naprawić, pokazując nam zmagania np. Na liderów sal w ich codziennej pracy czy treningu. Pokazywane nam są ich nowe oblicza, dając tym postaciom głębię, której gdy nigdy im nawet dawać nie próbowały. Jest to obecnie jedyna okazja, aby zobaczyć kim te postacie faktycznie są i pokazywane nam są one przez naprawdę pięknie wyglądające anime, ukazujące galerię jako miejsce, w którym sam chciałbym zamieszkać. Poza bajecznym wyglądem znajdziecie również kilka fenomenalnie ruszających się z ten akcji. I jeżeli macie obawy, że kilka minut z perspektywy różnych postaci to za mało, aby się z nim zżyć, to nie ma to, również coś, co można by uznać za wątek główny, skupiający się na postaci Johna, chłopca przesiadającego w szpitalu, bardzo podziwiającego Championa Lona, z marzeniem o tym, aby pewnego dnia samemu stać się trenerem Pokémonów. Poza tym wszystkie historie łączy pilota latającej taksówki, obecny w każdej z historii, dając wrażenie, że wszystkie postacie są w pewien sposób zazwycz tak trzeciutka seria ma naprawdę wszystko, aby usatysfakcjonować mniejszych i większych fanów kieszonkowych stworków, piękna sceneria wzruszająca opowieść i wszechobecne Pokémony. Jest to moja ulubiona wizja galar, której Sword i Shield nam nigdy nie dały. A i odcinków jest tak naprawdę 8, a ostatni wyszedł kilka miesięcy później i głównie służy, aby reklamować rzeczy dodane w DLC, ale jest wciąż ładny i warto wierzenia. Następny tytuł powinien w szczególności spodobać się fanom gier. Pokémon Evolutions to seria ponownie 8 shortów, każdy skupiając się na innym regionie. Każdy odcinek przedstawia nam ważne wydarzenia fabularne mające miejsce w trakcie naszej growej przygody. Tylko zamiast z perspektywy gracza, ujrzymy je za oczu postaci, z którymi wchodzimy w interakcję. Otwiera to spore pole do kreatywnego przedstawienia rzeczy, które nigdy nie zostały w grach pokazane, lub pokazanie perspektywy, której nigdy wcześniej nie widzieliśmy. Pierwszy z shortów, The Champion na przykład, pokazuje walkę z sam z perspektywy Leona. Jako niepokonany Champion Galard, to na jego barkach spożywa obowiązek walki z jakimkolwiek niebezpieczeństwem zagrażającym ludziom jego regionu. Jednak ponosi on porażkę, i jego miejsce zajmuje dwójka dzieci. To samo wydarzenie ma miejsce w grze i kiedy podczas rozgrywki dużo o jego przygranej nie myślałem, tak, ta krótka animacja pozwoliła mi ujrzeć nowe oblicze Lona i lepiej zrozumieć jego sytuację. Nie jest on tym pewnym siebie, niezwyciężonym trenerem, za którego go miałem, a osobą, która boi się zawieść ludzi na nim polegającym, chcącą udowodnić swoją wyższość i zachować swój status. Nawet jak jest to charakteryzacja dana jedynie jego odpowiednikowi w tej animacji, której scenarzyści gdy nigdy nie mieli w zamyśle, to i tak ta scena sprawiła, że wielokrotnie bardziej lubię teraz jego postać. Innym przykładem był. BN, który już był jedną z najciekawszych postaci serii, ale odcinek się na nim skupiający daje jego osobie niespotykany w Pokémonach podkład grozy i smutku, którego nie da się wykryć grając jedynie w gry. Każdy region będzie prezentował najnowocześniejszą wersję swojej historii. Oznacza to, że w zobaczymy jak Zinia będzie przyzywała Mega kwaza i w Kanto udamy się na wycieczkę do jaskini Serulianu łapać Mewtwo, gdzie spotkamy postacie z Let's Go Pikachu i Let's Go Eevee. Ta seria to prawdziwa uczta dla fanów gier pragnących dowiedzieć się więcej na temat postaci oraz historii regionów, bo nie ukrywamy, że to właśnie na tych elementach ta seria się skupia. I jako fan gier, chcący właśnie tego, ta miniseria dostarczyła z nawiązką. Na koniec zostawiam sobie najkrótszą, ale i najlepszą polecaną wam w tym filmie rzecz. Na zakończenie prezentacji 29 września 2020 roku, na której promowano wcześniej w tym filmie wspomniane DLC do Pokémon Swordy Shield, ukazano teledysk muzyczny stworzony, aby uczcić wydanie drugiego rozszerzenia do tych gier. Nie jest to jednak teledysk w pełni skupiający się na Sword i Shield, co można zauważyć już po pierwszych sekundach, kiedy widzimy czterech chłopców chodzących po torach, nawiązujących do filmu Stań Przy Mnie, do którego nawiązywał tekst widoczny przy interakcji z telewizorem w naszym pokoju w Pokémon Red i Pokémon Blue. Już na start ten trzyminutowy film informuje nas, że istnieje aby świętować ostatnie 24 lata Pokémonów i właśnie to robi i to w najlepszy możliwy sposób. Teledysk jest wypełniony po brzegi w nawiązaniu do wydarzeń ze wszystkich gier w serii. Pokazuje protagonistów, czempionów, rywali i najważniejsze walki każdej gry w tak piękny i płynny sposób, który nie tylko u mnie jako fana powoduje ciarki na ciele, ale i przypełnia uczuciem nostalgii. Ale dysk wygląda tak pięknie, jak wygląda dzięki Studio Bones i niesamowitej reżyserce DJ Matsumoto, która reżyserowała m.in. również Kekka Sensen, po czym zniknęła pracować nad reklamą czekolady i w końcu zaczęła tworzyć to arcydzieło. Mimo trwania jedynie 3 minut, jest to rodzaj teledysku, który można obejrzeć 100 razy i za każdym razem zauważyć coś nowego. Byłem tak zaabsorbowany wsiąganiem wszystkich detali pobocznych, że zajęło mi kilka odtworzeń zorientowanie się, że teledysk pokazuje historię chłopca i dziewczyny, którzy gubią swoich pokomonowych partnerów i odzyskują ich dopiero pod koniec teledysku, kiedy się spotykają. Ten film jest po prostu jedną wielką skrzynią skarbów dla każdego fana serii. I nie wspomniałem nawet o muzyce, której istnienie robi z tego teledysku muzycznego teledysk muzyczny. Za utwór Akeisha odpowiedzialny jest zespół Bump of Chicken, który pracował już wcześniej z Rie przy reklamie czekolady. Jako fan Sangatsu no Lion nie mogę tego zespołu nie lubić, bo jest on zbyt pomieszany z moim najulubieńszym anime, więc mogę powiedzieć jedynie, że piosenka mi się mi bardzo podoba. Ale jest to też kolejna rzecz, która sprawia, że cały ten film jest dla mnie czymś specjalnym. Włączy on zbyt wiele cennych dla mnie rzeczy, aby mógł na niego w jakikolwiek sposób obiektywnie patrzeć. Więc zrobię coś, czego nigdy nie robię i pokażę wam, że jest to najwyżej oceniana pokemonowa rzecz na My List. Jeżeli jesteście typem osób, które są zainteresowane tylko tym, jak ogół coś postrzega i decyduje się na podstawie tej informacji coś obejrzeć, to mam nadzieję, że tyle wam wystarczy. To tylko 3 minuty i mogą to być wasze najlepiej spędzone 3 minuty dzisiejszego dnia. I wiecie co jest najśmieszniejsze? To nawet nie jest moja ulubiona animowana pokémonowa rzecz. Jeżeli chcecie zobaczyć co uważam za najlepsze anime Pokémon i poznać więcej Pokemonowych anime, o których mogliście nie słyszeć, kliknijcie w film po lewej, gdzie na moim nowym kanale Pokémon Polska właśnie ukazał się materiał, w którym o tym mówię. Jeżeli jesteście ciekawi jakie inne ukryte skarby kryje ta wielka franczyza, lub jesteście chociaż w najmniejszym stopniu zainteresowani Pokemonami, byłbym niezmiernie wdzięczny jakbyście ten kanał sprawdzili. Link do niego oraz wszystkich omawianych w tym filmie anime w opisie. Do słyszenia w przyszłych materiałach.